Z jestem Zyrox, a dzisiaj przedstawię wam 5 największych donatów na polskim YouTubie oraz Twitchu. Zapraszam do oglądania. Na miejscu piątym znajduje się AngularPlay, czyli youtuber w szczególności nagrywający oraz streamujący Minecrafta od prawdopodobnie 10 latka dostał 2,5 tysiąca złotych. Wiadomość tego Znata była nietypowa. Zresztą zobaczcie sami. Rozmawiałem wczoraj z youtuberem, z pewnym youtuberem Minecraftowym, mianowicie z dealerkiem, który pokazał mi bardzo dziwną rzecz, mianowicie na streamie youtubera Angulara, pewien młody widz, mianowicie Minecraft Oliver Ety, zostawił donate'a w wysokości 2500 zł i treścią tego donate'a było Elo Angular, pozdro dla Ciebie, zrób poradnik jakiś. <śmiech> nie byłoby w tym oczywiście nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wchodząc na kanał Minecraft Oliviera zauważyłem pewną rzecz, że jest to po prostu jakiś dzieciak, który generalnie rzecz biorąc ciężko byłoby mu dysponować taką sumą, i wydaje mi się, przynajmniej z mojego punktu widzenia takiego najbardziej logicznego Że gdybym wydał 2,5 tysiąca na donate, to jednak ten donate Jako, że wiem też, że on będzie tam przez jakiś czas Miałby troszkę inną treść, no nie wiem Miejsce czwarte, Dis. Przez niektórych lubiany, natomiast drugich nie Dostał kilkadziesiąt donate'ów, których w sumie co na aktualny kurs wynosi 3713 zł. O, kolejny CO? CO? Domem, Dobiję do mnie do tysiąca idę 370 dolarów od rawneka! Nie wierzę! Naprawdę dostałem 1000 dolarów łącznie od rafneka? Ja w to nie wierzę! Nie wierzę w to, nie? To bogatemu temu Wow! Łącznie 1000 dolarów od rafneka. OSZALAŁEM Miejsce trzecie Meduza Meduza streamując śmieszne telefony Pewnego razu otrzymał dwa donaty Od Cezarego Pazury Który jak może wiecie lub nie wiecie Jest polskim aktorem, komikiem, piosenkarzem Reżyserem Oraz oczywiście Youtuberem Miejsce drugie, Kotwitch. Cotwitch, czyli niepełnosprawny youtuber, a może bardziej streamer, dostał pewnego razu także dwa donaty od Polaka kryjący się pod nikiem biały 09720. No, zresztą zobaczcie sami. CO?! CO?! 10 tysięcy złoty dostałem. Dobra, jest. Co? Nie! ma za co. A co? Kolejne 10 tysięcy. Co? I oczywiście miejsce pierwsze. Pasza który dostał ponad. A teraz uwaga. Ponad 55 tysięcy złotych Dostał on to no dość w sumie dawno Na streamie, na Twitchu Zresztą już chyba każdy tą reakcję zna Pasha is love. Pasha is life. Serce Polan. Miesiu. No. Ty motar przelał 15 tysięcy dolarów. 15 tysięcy dolarów. 15 ty. Także ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. I jeżeli film Ci się spodobał, pamiętaj, zostawić łapeczkę w górę. Oraz jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, możesz no. to zrobić. Pamiętaj, że każda subskrypcja, oraz każdy dzwoneczek i każdy like, to mnie do dalszej pracy na YouTube. Jeżeli znacie jeszcze AR-ów, którzy dostali tak wielkie kwoty, można może większe, albo trochę mniejsze, napiszcie koniecznie w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa.